Wszystko przemija jak fajna serce po jak zapałka Robię wszystko, goni czas nas, i tak już do końca świata Mordo to jebana szarsza, w świecie mroku no i kłamstwa Mordo życie to jest walka, Mordo życie to jest walka Wszystko przemija jak tajlam, serce po jak zapałka Robię wszystko, goni czas nas, i tak już do końca świata Mordo Propuno no i kłamstwa, morto to jest walka, mordo to jest walka Nie muszę, z nie muszę To jakby czas Robię no, coś progres, progres dogodni czas Tak samo, tak samo patrzę, lecimy ja, tak tak tak ja, ja Tak samo patrzę, leci inne ja Tak samo patrzę Wszystko przemija jak tajna, Serce płonie jak zapałka Robię wszystko, goni czas nas I tak już do końca świata Mordo to na szarsza Świecie roku, no i kłamstwa Mordo, życie to jest walka Mordo, życie to jest walka Wszystko przemija jak timelapse Serce płonie jak zapałka Robię wszystko, goni czas nas I tak już do końca świata Mordo to jebana szarsza Świecie mroku to życie to jest warka, Gordo to to jest warka, nie. Yeah, yeah.